To czy to prawda, że nie przejmujesz się hejtami innych i dążysz do czy to prawda, że dobrze się uczysz czy to prawda, że miałaś kiedyś operację, czy to prawda, że byłaś kiedyś w związku Hejka kochani, witam was na moim kanale. Dzisiaj przechodzę do was z odcinkiem Czy to prawda, że? Mam nadzieję, że taki film wam się spodoba, a jeżeli chcecie więcej takich filmów, zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie na dole, oczywiście z dzwoneczkiem, żeby wam przypominało o nowych filmach i życzę wam miłego oglądania. Tutaj mam laptopę jak widzicie. Pytania są oczywiście z mojego Instagrama, na którego was serdecznie zapraszam. Czy to prawda, że kolegujesz się z moją wypyty. To jest moja siostra. Czy to prawda, że zrobić kiedyś challenge 10 dni bloga pod rząd? Nie myślałam o tym, ale jest to bardzo dobry pomysł. Czy to prawda, że boisz się będzie? Będzie pająki, jakieś mrówki, jakiś żady Nie. Czy to prawda, że byłaś kiedyś w związku? pytań takich w tym typu, czy mam chłopaka, czy nie mam chłopaka, czy jestem w związku i w ogóle było dużo takich pytań Nie, nie mam chłopaka, nigdy nie miałam w związku Czy to prawda, że miałaś kiedyś operację? I tak, to jest prawda, nie mówiłam tylko jeszcze tutaj operację na to oko Czy to prawda, że lubisz się uczyć? Znaczy, zależy, jeżeli chodzi tutaj o naukę sami dla siebie Lubię, ale jeżeli jest to fizyka na przykład <grym>, Nie, nie, nie Dziękuję, nie, nie Czy to prawda, że nie lubisz fizyki? Tak, to prawda Nie lubię fizyki, więc zgadzam się z tym 100% Czy to prawda, że jestem twoją miłością do końca życia? ci cię, Zuzia, jeżeli to ogląda Oczywiście bo... No You yeah. Forever. Bierzcie, tak, tak jak, jakby inaczej Czy to prawda, że masz fanpage o Sowu? This is true actually Jeżeli jakoś tam bardziej poszukacie, to na pewno gdzieś znajdzie Teraz mam pytania od takiej, tej youtuberki, która serdecznie pozdrawiam, jeżeli to ogląda Bardzo, bardzo uwielbiam jej filmy Jeżeli lubicie oglądać mnie to serdecznie zapraszam do e, Patrycji. Hmm? Nie wiem, jak to się odmienia. Mam linka w opisie. I can do this. Czy to prawda, że masz naturalny kolor włosów? Nie, to nie jest, prawda? Nie. Ty tego nie zobaczycie, ale moje włosy są farbowane Czy to prawda, że chcesz być youtuberką? I'm a youtuber. Ja jestem youtuberką. Nagrywam. Teraz właśnie film dla Was. Czyli to chyba oznacza, że już jestem tu Czy to prawda, że masz idola, idolkę? I this is true. Tak, ale kiedyś nie miałam. Kiedyś, znaczy kiedyś. Jakoś niedawno nie miałam idola ani idolki, ale teraz mam. To prawda, że masz 15 lat. What? Like, okej, okay, okay. ja może i wyglądam na starsza. Nie, nie mam 15, 15 lat. Ja. Mam w sierpniu 1 sierpnia mam 14, czyli teraz jeszcze mam 13 lat Czy to prawda, że nie przejmujesz się hejtami innych i dążysz do celu? Jakie fajne detańko um, Tak, oczywiście to jest prawda I pamiętajcie, żeby nie przejmować się hejtem od innych i w ogóle Trzeba dążyć do celu? Nie przejmuję się? E, jakby Na YouTubie zostałam tylko dwa hejty, co takie, niby to jest nie niby nie, to mam, może to p, jak znajdę. Ja tych ludzi nawet nie znam, ja nie usunęłam komentarzy i w ogóle, ale nie będę się, nie muszę się z tego tłumaczyć, bo jakby, e, jeżeli, e, ktoś, jakby jeżeli ktoś, jeżeli ktoś nie wierzy i w ogóle sobie to, jeżeli ktoś wam nie wierzy na słowo, to znaczy, że jest po prostu fałszywa, trzeba się odsunąć od niej. Czy to prawda, że podobało Ci się w szkole dniło? By tak, podobało mi się Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich z tej szkoły Nie piszcie jak ta szkoła się w komentarzach, proszę Was. Czy to prawda, że bała z fizyki dziwna jest dziwna dla Was? Nie, nie, nie, nie, nie, nie o na temat Czy to prawda, że bierzesz wszystko do siebie? Wydajesz się być silną osobą i dużo mówisz? Żebyśmy mieli... Nie wiem, co tutaj piszę, bo mam um, trzy kroki Ale chyba... czytałam chyba to pytanie I tam chyba było dystans Ale nie wiem Nie piorę wszystkiego do siebie Ja o, mam wyląbane w sumie na opinię innych Jakby co się interesuje w mojej życie, jak ja nawet się nie znam Z pierwszym zdaniem się nie zgadzam Czy to prawda, że nadal masz rozwołany telefon? Niestety Mój um, telefon... Nie wiem, jeszcze, że. szczerze Albo... Czekajcie, wait 2.000 lat później later. Jest, to jest mój, tak to jest wygląda Teraz mi się odbija Tak, o w ogóle coś się mówi Tak Tak on właśnie wygląda Czy to prawda, że Cieszy się z powrotu do szkoły Gdyby nie było fizyki, to było ok Ale i gdyby I do polskiego Francuskiego To by było Lubię, picobello Coś tam Czy to prawda, że nie lubisz swojej klasy? Nie to, że wiecie, ja tam Lubię niektóre osoby Nie powiem kogo, bo nie chcę Żeby, wiecie, było jakieś, jakaś Jakaś burza, Tak jak to potrafi być w mojej klasie w większości nie lubię, ale niektóre osoby Naprawdę lubię, są spoko I w ogóle to pozdrawiam, właśnie muszę wam to powiedzieć Wiecie, mamy grupę klasową Znaczy mamy dwie grupy klasowe Jedna jest wychowawcą naszym, na nie jestem nie, ale druga jest bez wychowawcy, na której mnie nie ma od początku założenia tej grupy. A była ona, nie wiem kiedy, jakieś wakacje. Nie, nie, nie wiem kiedy, nie nie przypomnę sobie teraz, ale to jest śmieszne, jakby wtedy się początek jakby no, nie należała wygaz i jakby wtedy to jakby.. Pozdrawiam, pozdrawiam, zauczycie Pozdrawiam administratora tej grupy Naprawdę, pozdrawiam, pozdrawiam Pytanie od Hani, którą Pozdrawiam, Cię Hania Hania to jest moja e, fanka A założona jest o mnie fanpage Zapraszam was na jej fanpage Tylko właśnie który to jej fanpage Actually this is a question, I don't remember To prawda, że zrobisz jakieś spotkanie z widzami Ja, ja, ja nie widziałam Jakby ja wiem Hania jest moją widzką i w ogóle jest moją fanką. And wow, this is jakby, ja miałam takie ser what? Nie w serio. Jak na razie nie panuje, ale może kiedyś takie coś się stanie. Zobaczymy jak to będzie w przyszłości. Czy to prawda, że będziesz miała w przyszłości tatuaż? Raczej mi się wydaje, że tak, czy to prawda, że jesteś osobą zorganizowaną zależy. Tu bardzo zależy. Tak jak w <grym> wielu No bo i że chodzi o YouTube? to ja mniej więcej jestem zorganizowana wiem czy wiem ja nie, nie, nie okarnię dupa, ale wiecie, przetwórz to będę ten, to będzie po tej godzinie i w ogóle ale jeżeli chodzi o szkołę nie nie nie, nie. nie. czy to prawda, że kochasz sobie widzów? oczywiście, ale ja, ja kocham sobie widzów jakby to, jakie wy dajecie jakby nie do tego i bo jakby osoby, które ja myślałam, żeby mnie hejtowały po prostu, ja serio, ja miałam takie na pewno zna tych osób hate, na pewno, czemu? i jakby, wyjście jakby, a też miał to krew, w zdjęcie i w ogóle to było takie, to było takie, wiecie, takie osoba, takie coś miała, wiecie nie wiem, jakieś pasy, nie wiem, nie wiem um, i też myślałam, że tak nie miała ale to było w sumie, jakoś Właściwie lata temu. No. U mnie tak nie było. Co razie jakby... Teraz jakby te osoby, które ja myślałam, żeby mnie hejtowały, one piszą kiedy film i w ogóle pomóc Ci w czymś i bo. And jest, oh my god, ja, ja naprawdę bardzo dziękuję wszystkim oni widzą osób, które mi się u mnie wspierają Chociażby tym jednym to tą jedną subskrypcją Naprawdę to jest bardzo kochane, bardzo dziękuję I to prawda, że mieszkasz w Wielkopolsce. Niestety tak Bym bolała gdzieś indziej, ale cóż, ja nie decyduję No i to było ostatnie pytanie Mam nadzieję, że wam się spodobał taki film Jeżeli tak, no to już wiecie co robić Oczywiście, łapeczki zostawiam w górę Subskrypcję na dole, komentujemy Możemy w komentarzu dać co możemy dać Nie wiem, napiszcie słowo mm, Dokładnie tak, które tutaj jest napisane Napiszcie to w komentarzu, polajkuję ten komentarz To było wszystko, ja mam nadzieję, że wam się spodoba, spodobało I życzę miłego dnia, mocy Bye bye!